Dzień dobry. Dzień dobry, Katarzyna Stańczak, Daria Czarnecka. Zachęcamy do, do pisania w komentarzach tematów, które Was interesują, o których chcielibyście posłuchać, żebyśmy o nich właśnie porozmawiały, powiedziały, jakie tu występują dynamiki, czy to od strony ustawień, czy od strony numerologii. I zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału, żebyście byli na bieżąco, wiedzieli, kiedy pojawia się nowy filmik. Zachęcamy do kontaktu z nami, do zapisów na newslettery, do kontaktu na Facebooku. Mam nadzieję, że ogarniemy to wkrótce, także będą te wszystkie linki tutaj dostępne, gdzie możecie, gdzie możecie się na co zapisać, jak możecie się z nami skontaktować, póki co. Subskrybujcie, lajkujcie, bo to też jest ważne. Jeśli Wam się podoba, lajkujcie, dzielcie się tym filmikiem. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby skorzystać na tej naszej tutaj wiedzy, to dzielcie się chętnie, bo to wraca zawsze. I to jest bardzo cenne. To co? Dzisiaj porozmawiamy o decyzjach i problemach z nimi związanych, żeby je podejmować. Tak. Jak to, ja, jak to wygląda, jak to się ma, więc może tak wspomnę czyli, że ja od strony numerologii, że oczywiście każdy z nas ma wątpliwości, to, to czasami w podjęciu tych różnych decyzji, ale z reguły jest przyjęta, że energia, energia dwójki w, w cieniu właśnie ma takie wątpliwości, czyli największe, ja. największe <laughs> ponieważ energia dwójki jest również energią dualizmu, więc może tak, może tak, nie wiem jak, kiedy, dlaczego, po co, czy w ogóle warto, no to jest, właśnie, to jest właśnie ta energia, tak oczywiście w dużym skrócie, a Kasia tej powie jak to jest związane, pewnie wrócimy dalej znowu do taty i do mamy. Pewnie, już, już, już się przyzwyczaiła, tak. zawsze jest o mamie i o tacie. Tak, ja istotnie mam tą energię dwójki w cieniu i miałam całe życie problem z podejmowaniem decyzji, z tym e, do jakiej szkoły pójść, jaki kierunek studiów wybrać, czy tak będzie lepiej, czy tak będzie lepiej wiecznie w rozdarciu, w jakimś takim e, pogubieniu. I e, u mnie też ta e, energia dwójki w cieniu informuje o problemach z mamą, ale też ta moja szóstka w tym warunku wcielenia informuje mm -hmm. o problemach rodzinnych. I e, tak, e, tak samo miałam tą szóstkę w tarotowym portrecie numerologicznym, który sobie kiedyś robiłam. I ta szóstka wynika z dwójki i z czwórki, czyli to jest energia żeńska mm -hmm. i męska. Mm -hmm. I to... E, Tutaj się u mnie spełniało tak, że to był problem w wyborze pomiędzy tatą a mamą, mhm. ponieważ moi rodzice się rozstali jak ja miałam 13 lat, a wcześniej w zasadzie to nigdy tak naprawdę nie byli energetycznie razem mhm. jak ja to pamiętam, to ja byłam zawsze albo z tatą albo z mamą. Ja w ogóle nie wiedziałam co to jest za jakość mieć ich razem oboje. Na wczasy jeździłam albo z jednym, albo z drugim. Na spacery chodziłam albo z jednym, albo z drugim. Będąc małym dzieckiem, po prostu nic innego nie znałam. uważałam, mhm. że tak to po prostu jest. I tylko, że dynamika to się tak przejawia tutaj, że dziecko energetycznie, jak gdyby, czuje, że ci rodzice nie są razem, a naturalnie jest inaczej, że są. Tak. No musieli być, jak pojawiło się dziecko, tak. przynajmniej przez tą chwilę. I wtedy yy, w dziecku pojawia się taki dysonans, ponieważ ono kocha oboje rodziców, równo. W tym momencie, jak ma taką sytuację, to jak jest przy mamie, to czuje się nielojalne względem ojca. Mhm. Jak jest przy tacie, to jest nielojalny względem mamy. I to, jeżeli rzeczywiście jest niepoukładane, to choćby nie wiem, co się działo, to tak właśnie będzie odczuwać. To się dzieje głównie wtedy, kiedy my, o czym już żeśmy też rozmawiały, powtórzę, kiedy nie widzimy w dziecku partnera, nie kochamy w dziecku partnera, zwłaszcza jak już nie ma tej miłości między nami, my się rozstaliśmy, i my zamiast patrzeć oczami tej miłości, która była, jak się kochaliśmy, jak to dziecko spłodziliśmy, to patrzymy teraz oczami nienawiści wobec partnera. I zamiast się cieszyć, że córka czy syn ma takie same oczy jak tata, porusza się tak samo jak mama, to my te negatywne rzeczy tylko widzimy i mówimy, no ty dokładnie tak jak twoja matka to robisz, a ty tak jak ojciec to jesteś leniwy i tak dalej. I wtedy dziecko, jak mówimy mu, jesteś tak samo leniwy jak twój ojciec. Yy, uważa, że nie wolno mu być jak ojciec. I będzie tak. I jak będzie, ojciec. jeszcze bardziej, właśnie w tych cieniach. Tak. Bo jeśli mu pozwolimy, to on weźmie wtedy blaski, bo jest rozluźniony, wie, że mu wolno. Nawet cienie przetransformuje na blaski, no bo to zawsze są dwie strony medalu przecież. Tak. Natomiast, jeżeli czuje, że mu nie wolno, bo mama jest zła, to tym bardziej będzie podświadomie w to wszedł. On sobie nie zdaje Będzie wspierał tą, tą stronę ojca wtedy, podświadomie, tak. prawda? Tą, tą, tą, tą jakby wykluczaną, tą e, odsuwaną, tą osądzaną, wtedy on się będzie z tym soli solidaryzował. To tak jak w całej dynamice ustawieniowej: jeżeli kogoś wykluczymy, tak. to prędzej czy później ktoś się znajdzie, kto będzie go reprezentował. reprezentował. I tu tak samo, na przykład, no mówię tak o tych matkach, bo to się bardzo często zdarza, że matki właśnie odsuwają ojca, tak. po No Z reguły dzieci zostają przy, przy matkach i po prostu tak to mm -hmm. przy nich wygląda. Jest. No yes. I, to, okay. i to właśnie tak się dzieje wtedy, że ten ojciec jest jakby wykluczony, jeżeli on nie ma udziału w wychowaniu dziecka, bo jest odsunięty albo ma nie taki udział, jak mógłby mieć, czyli nie ma go w połowie, tylko okay. ma go sporadycznie okay. od święta, no to on jest wykluczony i wtedy możemy być pewne, że dokładnie te wszystkie cechy, których w tym swoim partnerze byłym nie lubimy, Dziecko będzie w sobie rozwijać. Będziemy wzmacniać tak dziecko. Z miłości. z miłości. Ono to robi z miłości. Z miłości do ojca. Do ojca. Z miłości do ojca. Mhm. Tak to, to, tak jest to działa. To jest. Tak to właśnie działa. Odwrotnie, tak, tak, jeżeli chodzi o dziewczynki, prawda? Znaczy to działa w, tak naprawdę w obie strony. W obie strony. To nie, niekoniecznie musi być tak, że syn będzie jak ojciec, jak mu zabraniamy, a dziewczynka jak matka, tylko w ogóle to po prostu jedna i druga płeć weźmie te cechy, których my jakby. Tak, nie ale nie te, temat n, n, dzięki przez to później dziecko może mieć problem z podejmowaniem decyzji. bo Tutaj zaczęłyśmy ten temat. tak? tak? tak. Czyli ten dłań, to rozdarcie między ojcem a matką. Tak. Tak. Sprawia, że mamy problemy z podjęciem decyzji. I jeśli już nawet podejmiemy, to zawsze wydaje nam się, że może lepiej by było jakbyśmy podjęli to Tak? Bo zawsze tak, decyzja tu tak, tak. sam rozstaje. Dwa, tak, dwie, możli dwie możliwości. I to się bierze dokładnie stąd, że jako dziecko będąc przy mamie, czuliśmy się nie fair wobec taty, a przy tacie wobec mamy. Więc teraz jak mamy wybór, czy idziemy na prawo, czy na psychologię, jak pójdziemy na prawo, będziemy żałować, że powinniśmy byli iść na psychologię, a jak pójdziemy na psychologię, będziemy żałować, że pójdziemy na prawo. To jest jednocześnie takie nieumiejętność wzięcia za siebie odpowiedzialności I jeszcze cię... za te decyzje. I jeszcze pytamy się, tu iść czy tam iść, Ta. może tu, może Ta. tam no właśnie ciągle będziemy szukać autorytetów wśród innych ludzi i na dobrą sprawę będziemy podejmować decyzje które niekoniecznie są zgodne z, z, nami. z nami samymi tak tak będziemy tak. się pytać innych tutaj o będziemy pytać co jest dla mnie lepsze doradców wróżek numerologów różnych ludzi bo to jest w porządku, że korzystamy z pomocy doradców, tak, tak? czy to life coachów, czy wróżek, czy numerologów, jakie tu mam tendencje, jakie potencjały, to jest w porządku. Natomiast jeżeli my nie umiemy podjąć żadnej decyzji i pytamy za każdym razem kogoś, co ja mam zrobić, tak. to to już wskazuje na problem z decyzjami i mądry doradca w jakiejkolwiek dziedzinie nie powie ci, co ty masz zrobić. On ci wskaże tendencję, jaka tu jest dynamika, jaka tu jest dynamika, jaki ty masz potencjał, natomiast on nie, nie podejmie wiecie, decyzji, co masz decyzji Nie podejmie, bo to jest też prosta sprawa do tego, żeby zostać w dziecięcej energii w braku odpowiedzialności. Zawsze możesz wtedy powiedzieć, wróżka mi tak kazała, tak. coach mi tak Zwrócić kazała. Zwrócić odpowiedzialność tak. na ten autorytet, prawda? Tak. Mhm. tak. No dlatego, dlatego nie, decyzję podejmujesz sam. Lepiej podjąć... Jakąkolwiek, nie, nie podejmować tak, żadnej, bo jak nie to wtedy budujemy swoją wartość, uczymy się wreszcie, bierze na odpowiedzialność tak. za siebie, prawda? Jak nie podejmiesz żadnej, to życie za ciebie zdecyduje, życie, i, a znowu masz wtedy powód do narzekania, że życie cię skopało, tak, bo, bo coś tam, tak. więc albo bierzesz w swoje łapki, albo nie bierzesz, mhm. e, tak, generalnie, generalnie ty, zawsze ty ostatecznie decydujesz i bierzesz za to odpowiedzialność. Ze wszystkimi konsekwencjami. Może się okazać na przykład, że, że, że, że wolałbyś tak, ale jak już zadecydowałeś, to idziesz za tym. Poza tym, wiesz, co często jest tak, że jak my po czasie mówimy, że mogliśmy tak zdecydować, to my tak naprawdę nie mamy już oglądu tego, bo to było 10 lat temu. Dokładnie. Wcale nie wiemy, czy by to było lepiej. Dokładnie. O, mogłam na przykład wybrać tamtego partnera. Skąd wiem, jakby było z tamtym partnerem? No. Mogłam wybrać taki kierunek szkoły, no, ale ten, który wybrać, też coś ci dał. Dokładnie. Tak, więc, szukaj zasobów w tym co masz a fajnie. z partnerem właśnie akurat często jest tak że e, jak ci się wydaje, że mogłaś wybrać innego to ty nie znasz go prawdziwego tylko ten obraz w twojej głowie obraz zawsze będzie lepszy od realu bo obecnego partnera widzisz jak długie w nosie, jak puszcza bąki, jak pije po i beka a tamtego zapamiętałaś jak wypachniony przynosił ci kwiaty i tym tak. obrazem tak. żyjesz Także realizm nie ma szans w tym momencie z Twoim obrazem, także zejdź na ziemię, wejdź do ciała, weź kilka głębokich oddechów, poczuj, że masz ciało, że żyjesz tutaj w fizyczności, że każdy puszcza moki I, i po prostu wtedy z tego poziomu dopiero... Wiesz to za to wszystko odpowiedzialność. Dokładnie. Przede wszystkim. No. No. Tak. No więc, moi drodzy, jeszcze raz zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do pisania w komentarzach, o czym chcecie, żebyśmy rozmawiały, do lajkowania, dzielenia się, niech się wieść się, że tutaj takie rozmówki uskuteczniamy, przybliżamy Wam numerologię, przybliżamy Wam ustawienia, przybliżamy dorosłość tak naprawdę. Jak to jest dorosnąć, uciąć za siebie odpowiedzialność. Dzięki.